Choć już w 2014 roku geriatria została uznana za priorytetową dziedzinę medycyny, to jak pokazała kontrola NIK wciąż nie zapewniamy seniorom prawidłowej i wystarczającej pomocy w tym zakresie. Kluczowym problemem jest brak specjalistów i chętnych do robienia specjalizacji z geriatrii, a to powoduje problemy ze zorganizowaniem oddziałów i poradni geriatrycznych. W okresie badanym przez Najwyższą Izbę Kontroli Żadnego takiego oddziału nie było w Warmińsko-Mazurskim, a w Podlaskim i Zachodniopomorskim zaledwie po jednym. Z kolei Świętokrzyskiem jeden geriatra miał pod opieką ponad 60 tysięcy seniorów. Najlepiej zorganizowano opiekę geriatryczną w województwie śląskim, ale to właśnie tam pacjenci czekali na pomoc najdłużej. Specjaliści nie mają wątpliwości. Opieka geriatryczna obejmująca leczenie Wielu chorób jednocześnie jest skuteczniejsza, a także tańsza od leczenia konwencjonalnego, skoncentrowanego na poszczególnych sorzeniach.